o 18, środa o 19, niedziela o 20. Wielu osobom ten czas kojarzy się z relaksem i odpoczynkiem. Wy, drogie nauczycielki i drodzy nauczyciele, bardzo często w tych godzinach pracujecie. Przygotowujecie lekcje na kolejny dzień, sprawdzacie kartkówki i wypracowania swoich uczniów. Dziękujemy, że mimo tak wielu obowiązków poszukujecie inspiracji, by lepiej radzić sobie z edukacyjnymi wyzwaniami. Bierzecie udział w szkoleniach i programach. Dostosowujecie swoje metody pracy do sytuacji, która nieustannie się zmienia. Dziękujemy także za to, jak troszczycie się o młodych ludzi, dbacie, by wzrastali dowiadywali się nowych rzeczy. Jesteśmy wdzięczni także za to, że rozmawiacie, wspieracie, pomagacie im radzić sobie z trudnościami. Choć wiemy, że i Wam czasem może nie być łatwo. Podziwiamy Was za to, jak angażujecie się w sprawy wychowawcze. Często to Wy, jako pierwsi, pokazujecie młodym ludziom, że ich zdanie i głos mają znaczenie. W tym ostatnim dniu roku szkolnego chcemy, żebyście pamiętali, jak wiele osób jest Wam wdzięcznych. Dziękujemy za każdy dzień, za każdą lekcję. Dobrze, że jesteście.